Dzięki Możesz przeklinać, użyj sobie Możesz się rzucać, życzeć tu Cię Pomogę doprowadzić się do porządku. Pomogę doprowadzić się do porządku. Jestem Trzymać Cię za rękę Jestem, by wspierać Cię codziennie Jestem, by mówić Ci co czuję Jestem, by spędzać z Tobą czas Zawsze, będę po Twojej stronie Zawsze, mam ciepłe ręce Mam Cię po ręce Dziękuję. ramieniem oprzyj się wychłać dłużę dobrą radą wysłuchaj wtól się zagram ci twoją ulubioną piosenkę zanudźmy ją razem tak jak mnie nauczyłaś ty zanudźmy ją razem tak jak mnie nauczyłaś Ty Jestem, by trzymać Cię za rękę Jestem, by wspierać Cię codziennie Jestem, by mówić Ci co czuję Jestem, by spędzić z Tobą czas Zawsze, będę po Twojej stronie Zawsze mam ciepłe ręce Tak jak mnie nauczyłaś ty, tak jak mnie nauczyłaś ty, jestem. Niedzielę ludzi Najlepszych i gorszych, biedny czy bogaty, gruby czy chory, bez talentu czy talentem. Z nogą czy bez nogi, z ręką czy bez ręki, palcem czy bez pali. Ja, ponieważ te, bo wszyscy mamy te cegie w płynącym środku, czuć stos, marzeniu, hodowań, celów, by osiągnąć w życiu coś. Celów, by osiągnąć w życiu coś. Człowiekiem kocha kogo chce i pragnie czego chce. Wierzy w to, co chce. Bez podziałów, nie dzielność społeczeństwa. Bez podziałów. Nie dzielność społeczeństwa. Bez podziałów. Oh Prze nieprzelotne spotkanie, rozmowa przerwana, niedokończona, może nieważna, choć już już pamięci nie wiedzieć dlaczego jest tak ulotna, może istotna, jeśli to ona to przegapiłem, ałość był łaskawy. Za znów muszę szukać i rzucać bojże do nią uciąż czekać. Miejsce, gdzie lepszy jest świat. Zaprowadź mnie tam, póki jeszcze jest czas, i prowadź po ścieżkach, którymi już szłaś. To proste, po prostu podaruj mi czas. Bym uczył się życia i cieszył się nim. Zapomnieć o lęku czy to. Być. Pokaż mi jak mogę w mieni w świat na na ścieżkę właściwą w ten. twarzy nie zmikał co dnia. Ja będę przy tobie przytulę oddał. Chcę spojrzeć ci w oczy i ujrzeć w nich nas. Jak pięknie układa się nam wspólny świat. Ty jesteś mym szczęście. Piękno tych gwiazd za oknem na nie.